Jumper on go. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie Ile ja trzeba cenić, ten tylko się dowie Kto cię stracił, dziś piękność twą całej całej tobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie Panno święta, co jasnej bronisz w Częstochowy I w ostre świecisz bramę, ty co gród zamkowy Nowogródzki okraniasz z jego wiernym ludem Jak mnie dziecko do zdrowia, powróciłaś cudem Ty od matki pod twoją opiekę Ofiarowany martwą podniosłem powiekę I zaraz mogę bierz od owych świąteń progu I zawrócone życie Podziękować Bogu Tak nas powrócisz tudem na ojczyzny łono Tymczasem przenoś moje dusze utęsknioną do tych pagórków leśnych do tych błąd zielonych jako na rozciągnionych O tych pól malowanych zbożem rozmaitym Wysłacanych pszenicą, potrzebrzanych żytem Gdzie bursztynowy świeżo gryka jak się biała Gdzie panieńskim rumieńcem cięcie lina pała A wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną Na nie z rzadka ciche grysze siedzą Wśród takich kul przed laty nad brzegiem ruczaju Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju Stał burszlachecki Drzewa lecz podmurowany Świeciły się z daleka powielane ściany Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni To poli, co go bronią od wiatru w jesieni Rum mieszkalny, niewielki, lecz zepsząd hendogi I stąd dołem miał wielką i przy Urządku, co pod drzechą zmieścić się nie może Widać, że okolica opisa we zborze Liczby kopit co wzdłuż i w smugów Świecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby buwów Orzących w ogromne u goru Czarnoziemne, zapewne należne do dworu Uprawne dobrze na kształt ogrodowych rządek Że w tym domu dostatek mieszka i porządek Brama na wciąż otwarta przechodnią ogłasza, że gościnna I wszystkich gościnne zaprasza